Witam Państwa serdecznie w dniu 29 września 2022 roku na 59 sesji Rady Miejskiej w Kowarach po okresie wakacyjnym spotykamy się znowu. Szanowni Państwo, witam serdecznie Pana Wiceburmistrza, wszystkich Radnych, wszystkich kierowników referatów, Pana Mecenasa zdalnie. Szanowni Państwo, w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze tak, Pan Krzysztof, Pani Ewa, Pan Adam, Pani Beaty nie będzie. Usprawiedliwiam się. Jeszcze. Jeszcze Pan Adam. Jeszcze chwileczkę poczekamy.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 i w punkcie siódmym rozpatrzenie projektu uchwały w podpunkcie A w sprawie przyznania dotacji w wspólnocie mieszkaniowej 1 maja 53 w Kowarach na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym e, budynku przy ulicy 1 maja 53, w podpunkcie B w sprawie zmiany uchwały nr 50 łamane przez 311 łamane przez 22 Rady, Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia tego roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją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 pod punkcie C e, uchwałę zmieniającą uchwałę numer 47 ołane przez 258 przez 18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół, o, szkół od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia wymiaru obniżek tych zajęć e, wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru e, godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w artykule 42 ustęp 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary. W podpunkcie D w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Podgórze Wschód 1. W podpunkcie E w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C1. W podpunkcie e w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Wojtów 2. W podpunkcie g projektu uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały nr 44 łamane przez 274 łamane przez 21 z dnia 23 września 2021 w sprawie szczegółowego sposobu w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kowary. W podpunkcie H również projekt uchwały z autopoprawką w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania, utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary. W podpunkcie I również projekt z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kowary. I w podpunkcie J również projekt z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. W punkcie 8 sprawy różne. W punkcie 9 zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Czy ktoś z Państwa ma? Proszę bardzo Panie burmistrzu. Panie Przewodniczący prosiłbym o wprowadzenie do porządku obrad e, dwóch uchwał. Uchwały 7 e, do punktu, e, wprowadzenie punktu 7 K. Wprowadzenie punktu 7 K i wprowadzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod, pod nazwą bezpieczny pies, pieszy bezpieczny rowerzysta gminie miejskiej Kowary budowa ciągu pieszo -rowerow, rowerowego w Krzaczynie chcielibyśmy w ten sposób umożliwić rozpoczęcie procedury związanej z projektowaniem tego tej ścieżki rowerowej do Krzaczyny i wprowadzenie punktu 7 L poprzez prowadzenie uchwały w, w sprawie zmiany uchwały numer 20 przez 130 przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Tak naprawdę chodzi o doszczególnie sposobu e, s, m, składania oddawania odpadów w naszym miejskim przoku przez to, żeby mieszkańcy mieli możliwość złożenia takiej deklaracji o złożeniu to są te dwie uchwały, których państwa radnych, państwa pana przewodniczącego i państwa radnych proszę o wprowadzenie do porządku. Dobrze. Obrad. Państwo, w związku z tym przeczytam państwu nowy proponowany porządek obrad, i tak w punkcie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 Pod punkcie C. Uchwałę zmieniającą uchwałę numer 47 ołone przez 253 przez 18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, ustalenia wymiaru obniżek tych zajęć wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w artykule 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary. Podpunkcie d w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w jednostce urbanizacyjnej Kowary Podgórze Wschód 1. W Podpunkcie E w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C1. W podpunkcie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków 2. W podpunkcie G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 i również projekt z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. W podpunkcie J również projekt z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. I w podpunkcie K w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w gminie miejskiej Kowary, budowa ciągu pieszo-rowerowego do Krzaczyny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 Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym w imieniu pani Elżbiety Sakrzewskiej, burmistrz miasta Kowary przekazać informację dotyczącą tych najważniejszych rzeczy, które dzieją się na terenie miasta. Szczegółowo rozpisaną działalność burmistrza i aktywność burmistrza macie państwo na, zamieszczoną na e-sesji. Ja chciałem zwrócić uwagę na następujące zdarzenia. Do końca października powinniśmy mieć przygotowaną koncepcję TBS-u, czyli bloku, który ma powstać tutaj na terenie naszego miasta, pierwszego bloku z około 50 mieszkaniami, który po 30 latach powstanie tutaj w naszym mieście, czyli do końca października firma powinna, która została wybrana przez TBS, powinna przedstawić koncepcję. Przedstawimy ją Państwu. Po akceptacji tej koncepcji rozpocznie się proces projektowania. Miejmy nadzieję i wszystko na to wskazuje, że w przyszłym roku rozpocznie się ta inwestycja. Druga rzecz, to chciałem Państwa poinformować, że została podpisana umowa z wykonawcą na most na Placu Franciszkańskim. Ten most, który od dwóch lat jest praktycznie wyłączony z ruchu bardzo utrudnia mieszkańcom komunikację wewnątrz miejską. Umowa została podpisana w tym miesiącu wejdzie plac budowy zostanie wykonawcy przekazany i w przyszłym roku ta inwestycja powinna zostać ukończona. Na, te, na tą inwestycję udało nam się pozyskać pieniądze z Polskiego Ładu. Jak również w ramach tego tych pieniędzy został ogłoszony drugi przetarg na budowę, na budowę i przebudowę chodników na ulicy Ogrodowej i ulicy Staszica, jak również utwardzenie niektórych przejść i placów znajdujących się w ciągu ulicy 1 Maja i ulicy Ogrodowej oraz Waryńskiego. Również chciałbym Państwa poinformować, że została podpisana umowa z wykonawcą na, na realizację inwestycji związanej z remontem naszego i przebudową naszego zbiornika na ulicy Zamkowej. W październiku powinny rozpocząć się już pierwsze prace porządkowe. W przyszłym roku realizacja tego zadania. Chciałbym również poinformować, że na terenie miasta toczą się prace związane z budową e, instalacji fotowoltanicznych na naszych instytucjach publicznych. Mianowicie na MSR-ze powstaną takie instalacje. Powstaną one również e, w MOPS-ie. Powstaną również przy ZSO i na budynku naszego mok u W ten sposób do końca tego roku te instalacje powinny e, funkcjonować. E, w ten sposób mamy nadzieję obniżymy rachunki za energię elektryczną, które, która jest używana przez nasze instytucje. Równocześnie chciałbym poinformować że toczy się termomodernizacja budynku y, znajdującego się w szkole podstawowej numer 1. Równocześnie otrzymaliśmy pieniądze na termomodernizację dwóch budynków mianowicie budynku y, Mopsu jak również budynku w którym się znajdujemy czyli naszego ratusza. Prace będą w naszym ratuszu polegały między innymi na wymianie okien y, na y, y, przebudowie całej instalacji elektrycznej, jak również instalacji związanej z instalacji centralnego ogrzewania. W budynku MOPS-u zostanie budynek MOPS-u docieplony, jak również zostaną wymienione drzwi i zostanie, w ten sposób zmniejszymy koszty związane z, z ogrzewaniem obu obiektów. W informacji, którą Państwo znaleźliście w, naszych, w swoich materiałach, po raz chciałem zwrócić uwagę, że pieniądze, które udało nam się pozyskać i będą wydawane na terenie naszego miasta, to jest ponad 34 miliony złotych, tych inwestycji i zadań, projektów, których realizujemy jest ponad prawie 30, także ze wszystkich możliwych źródeł. Nie tylko z jednego źródła, ale z kilkunastu różnych projektów korzystamy z tego, aby pozyskać pieniądze na różne inwestycje i zadania znajdujące się na terenie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czy ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad, czyli do informacji z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. I tak, 13 lipca odbyła się 22. Komisja Rewizyjna. Tematem prac komisji była Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowary. 19 lipca odbyła się 76. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omawiano projekty uchwał na 58. nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej i w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. 9 sierpnia odbyła się 77 Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omówiono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wojkowa, Kowar, Centrum C, Podgórze Wschodnie i rozpatrzono i omówiono pisma, które wpłynęły do prac Komisji. Również 9 sierpnia odbyła się Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Rozpatrzono i omówiono pisma, które wpłynęły do prac Komisji. 19 września odbyła się 41. Komisja Oświaty, Sportu i Turystyki, na którym omówiono przygotowanie kowarskich jednostek oświatowych do roku szkolnego 2022-2023, omówiono wyniki rekrutacji do szkół i przedszkoli, wyniki egzaminów zewnętrznych w szkołach, zasadność płacenia stypendiów motywacyjnych oraz odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek oświatowych oraz przyjęto wnioski komisji do projektu budżetu na rok 2023. 28 września odbyła się 78 komisja budżetowo-gospodarcza, na którym omówiono projekty uchwał na dzisiejszą 59 sesję Rady Miejskiej w Kowarach i tak omówiono projekt uchwał w sprawie przyznania dotacji w wspólnocie Mieszkaniowej na 1 maja 53 w sprawie zmiany uchwały nr 50 przez 311 przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z 27 stycznia tego roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodnie C1, Kowary Centrum, Kowary Podgórze Wschodnie 1, Kowary Centrum C1, Kowary Wojków 2. Omówią też projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 44 łamane przez 274 łamane przez 20 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych. E, omówiono również projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości w naszej gminie, e, projekt uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej i w sprawie zmian uchwały budżetowej na, na ten e, rok. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do sprawozdania z prac komisji? Nie widzę. W związku z tym Przechodzimy do kolejnego punktu, do punktu piątego porządku obrad, czyli do informacji e, przedstawiciela Gminy Związku Gmin Karkonowskich. Panie Dadausze, czy coś w międzyczasie się wydarzyło? Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Szanowni Państwo, 3 sierpnia odbyło się zgromadzenie Związku Gmin Karkonowskich. Punkt, w porządku obrad były dwa punkty. Zmiany w budżecie, zmiana wieloletniej budowcy finansowej. Otrzymaliśmy 21 tysięcy dotacji na edukację ekologiczną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej, a zmiany w budżecie spowodowane były wprowadzeniem do realizacji projektu pod nazwą Poprawa Efektywności Energetycznej oraz Modernizacja Pałacu w i jest to związane z dotacją, którą żeśmy otrzymali. W dniu 23 sierpnia odbyła się komisja rewizyjna, w której brałem udział. Komisja Zgromadzenia tematem komisji było zbadanie celowości oraz prawidłowości przetargu na zakup pojemników na bioodpady. Przez związek sprawdzono cztery oferty, przeprowadzono rozmowę z pracownikiem odpowiedzialnym za inwestycje, żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. A komisja odbywała się nie było bo to po prostu wynikało z planu pracy yy, komisji rewizyjnej również się odbyła się sesja zgromadzenia niestety nie brałem w nim udział po 3 tygodniach nieobecności będę w poniedziałek i wracam aktywnie do pracy. Także jeżeli lub jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Jeżeli będą szczegółowe to po, myślę, że to po powróci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Tadeuszu. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pana Tadeusza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu do punktu szóstego porządku obrad, czyli do pytań interpelacji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby złożyć interpelację albo zadać jakieś pytanie? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektów uchwał i tak w podpunkcie A mamy projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji w wspólnocie mieszkaniowej 1 maja 53. Przytoczę Państwu treść uchwały. Yy, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przyznania dotacji wspólnocie mieszkaniowej 1 maja 53 508, 58 530 Kowary na dofinansowanie prac przy obiekcie zabytkowym budynku przy ulicy 1 maja 53 w Kowarach. Yy, na podstawie obowiązujących przepisów yy, oraz na podstawie paragrafu 8 uchwały nr 53 łamane przez 274 łamane przez 10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 11 marca 2010 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy, zabytkowych, przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Kowary, nie stanowiących jej wyłącznej własności oraz uchwały 45 łamane przez 289 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2014 roku, zmieniającej uchwałę, wyżej wymienioną uchwałę Rady Miejskiej w Kowarach. Ufła, Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym udziela się dotacji wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy 1 maja 53 w Kowarach w kwocie 20 tysięcy złotych, słownie 20 tysięcy złotych, na wykonanie robót budowlanych polegających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 Stwierdzam, że Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyznania dotacji w mieszkaniowej 1 maja 53 w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu b, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 50 łamane przez 311 łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zasad udzielania dotacji zalogowych ze środków budżetu Gminy Miejskiej Kowary na zadania związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych ogrzewania opartego na paliwie stałym. Już przytoczę Państwu treść uchwały. Ja rozumiem, że ta uchwała to jest po prostu przedłużenie terminu składania wniosków na likwidację tych źródeł, tak? Bo nie zostały wykorzystane do końca środki. Tak, Pani Skarbnik? Tak. Proszę. Tak. Mhm.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 ogrzewania opartego na paliwie stałym. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym yy, wraz z załącznikami. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie e, zmiany uchwały e, nr 50, łamane przez 311, łamane przez 22 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 stycznia tego roku w sprawie, w sprawie e, likwidacji źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, zlokalizowanych na, na terenie naszej gminy. W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 7, czyli do projektu uchwał y, zmieniającej uchwałę nr 47 łamane przez 250 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zwolnienia dyrektorów szkół od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i ustalenie wymiaru y, obniżek tych zajęć wicedyrektorom oraz określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w artykule 42 ustęp 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzonym jest Gmina Miejska Kowary. Yy, już przytoczę Państwu treść uchwały. Czytaj, co do tej uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Tak, uchwała była procedowana na, na komisji Oświaty. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Y -hmm. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Proszę bardzo. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku yy, y, zmieniająca uchwałę numer 47 łamane przez 253 łamane przez 18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie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 Stwierdzam kworum. Proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Mińska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę numer 47, łamane przez 253, łamane przez 18 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 czerwca 2018 roku. W związku z tym przechodzimy do punktu D. Punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary pod Górze, Wschodnie 1. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Te uchwały były procedowane i rozumiem, że pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Budżetową wczoraj. Tak, Pani Przewodnicząca potwierdza. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodniej 1. Na podstawie wiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje, przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary Podgórze Wschodniej 1.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 Jeszcze Pani Dagmara. Tak, że Rada Miejska w Kowrach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w jednostce urbanistycznej Kowary pod górze Wschodnie 1. I przechodzimy do podpunktu E w sprawie przystąpienia. Hmm? chciałbyś zabrać ustres? A to proszę, bo tutaj mi się raz biały ekran wyświetlił, nie wiem dlaczego. A jest oczywiście. Proszę, proszę to... bardzo Pani Karolu. Panie Przewodniczący, czy w sprawie głosowania nad kolejnym punktem powinienem głosować, czy powinienem zostać wyłączony z głosowania nad projektem uchwały? A bo projekt uchwały dotyczy miejsca zamieszkania. Nie, nie, nie, czy, mnie, czy... nie mnie osobiście, ale najbliższą rodzinę. Najbliższą rodzinę, tak? Znaczy myślę, że lepiej byłoby się wstrzymać mhm. od głosu, tym bardziej, że, że mamy, mamy kworum i yy, nawet wstrzymanie się Pana od, od, od głosu myślę, że nie spowodujesz za, zablokowania tej Dobrze. uchwały, także myślę, że, że, że, że tak. Dobrze, dziękuję. Dzięki. W związku z powyższym, bo teraz jesteśmy E. Tak. Przytoczę Państwu treść uchwały w sprawie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 W paragrafie pierwszym przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Centrum C1. W paragrafie drugim granica obszarów objętych planem przedstawiono na mapie stanowiącej więcej załącznik graficzny nr 1, nr 2, nr 3, numer 4 i nr 5 do niniejszej uchwały. W paragrafie trzecim wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie w takim razie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagłosowania yy, przestrzennego yy, dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum C1 stosunkiem głosów 12 za i 1 wstrzymujący się. W związku z powyższym przechodzimy do podpunktu F punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce urbanistycznej Kowary Wojków II. Tak, Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego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 Numer 1 do niniejszej uchwały w paragrafie trzecim w wykonaniu uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak tak, już nie ma. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w jednostce Wolków Kowary Wojków 2. W związku z tym przystępujemy do podpunktu g punktu 7.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 Ja mam tutaj pytanie, ponieważ nie uczestniczyłam w komisji. Chciałabym, tutaj, żeby Pani wyjaśniła nam, która zajmuje się w urzędzie przygotowaniem tych wszystkich, bo widzę tutaj autopoprawki, a wcześniej żeśmy razem przygotowywały odnośnie tych uchwał stawek i zmian w regulaminie. Dlatego prosiłabym tutaj o dokładne wyjaśnienie, ponieważ nie wiem, nie mogę się dopatrzeć w tej chwili na czym polega kolejna autopoprawka. To tyle, dziękuję. Autopoprawka była tutaj dokładana, ponieważ dołożyliśmy wczoraj tutaj na komisji było, że oświadczenie jeszcze w, do tego regulaminu dokładamy. Aha. Zmienialiśmy załącznik numer 1 do uchwały. Załącznikiem był regulamin. Do regulaminu dokładałyśmy to, co pani Kamila wie, bo to ze mną ustalała, że ten dowód tożsamości do będziemy wymagać i wymagać się dowód opłaty za odpady. Tak. I tutaj radni wczoraj jeszcze ustalili, że do tego będzie wypełnienie oświadczenia dostępnego w punkcie Przok i dzisiaj to oświadczenie dokładałam do tego regulaminu. Okay. Razem z klauzulą informacyjną to będzie przetwarzał dane osobowe. Przetwarzać dane osobowe będzie Urząd Miejski w Kowarach. Dobrze, to ja jeszcze tylko będę prosiła, żeby później przy kolejnych też widzę autopoprawki są też, to żeby Pani poczekała i nam też ja Pani wyjaśni od razu resztę tych autopoprawek, jeżeli, jeżeli tam są jakiekolwiek dalej. Aha. To tyle, dziękuję. Okay, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos albo coś zapytać? Nie, nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały.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 I w punkcie drugim uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę zmieniającą w sprawie zmiany uchwały nr 44 łamane przez 274 łamane przez 27 z dnia 23 września 2001 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zamiast za uiszczoną opłatę. W związku z tym przechodzimy do podpunktu K punktu H punktu 7, czyli do projektu uchwały również z autopoprawką w sprawie uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej-Kowary. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos, może dwa słowa w sprawie autopoprawki. Tutaj autopoprawka była dotycząca, kiedy wchodzi w życie uchwała, wcześniej było zaproponowane, że po 14 dniach, tutaj Radni wczoraj ustalili, że z dniem 1 grudnia i stąd jest autopoprawka. Z jakiego powodu 1 grudnia? z rzeczy, tak? No tu wczoraj na spotkaniu było ustalone, że deklaracja i te zmiany wiklarzy będą wchodzić w życie od pierwszego, No Tak chcieli radę, że tak Przez Wojewodę, wody, anyway, że 14 dni stąd. Ale myśmy już to zgłaszały w Tak. Proszę Pani Przewodnicząca. Ponieważ musimy do tego czasu zmienić również ten wzór deklaracji, żeby nam zmiany, które wprowadzamy w uchwale były jednoznaczne z danymi we wniosku, które się składa w deklaracji. Czyli ilość, pojemność witrażowa, żeby nam grała w uchwale i deklaracji. Czyli do grudnia musimy jeszcze deklarację, służbę deklaracji dostosować do podjętej Bardzo, to ja tylko powiem, że przy pracach było tutaj wstępnie umówione, że wszystkie pozwolenia miały być załatwione od siebie. To moja dygresja. Miały być załatwione do, koń, do połowy września i wszystko, cała uchwała odnośnie deklaracji i stawek wszystko miało wejść w życie od 1 października, w związku, w związku, z, ty, w związku z tym, iż wcześniej podnieśliśmy stawki. Teraz rozumiem, że po dyskusjach komisji wszystko wchodzi od 1 grudnia, czyli dwa miesiące jeszcze później. Czy mamy, może jeszcze mam pytanie, czy mamy uchwałę odnośnie stawek tutaj też przedstawiono, a dlaczego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym e, przytoczę Państwu treść uchwały. E, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer To. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary. Na podstawie obowiązujących przepisów po zasięgnięciu opinii powiatowego Inspektora sanitarnego w Jelenigórze Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie trzecim traci moc uchwała numer 18 łamane przez 116 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 września 2021 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary wraz z późniejszymi zmianami. W paragrafie czwartym w punkcie pierwszym uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 roku. W paragrafie, w, w punkcie 2 uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła regulamin, uchwałę o nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu i y, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary z projektu uchwały z autopoprawką. Pani Skarbnik, mogę prosić dwa słowa, czego dotyczy autopoprawka i Dzień dobry Państwu. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, jak i połączony z nim projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Kowary na 2022 rok uwzględnia y, wszystkie wnioski jednostek kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kowary, które wpłynęły do burmistrza miasta do dnia dzisiejszego. W szczególności są to wnioski dotyczące zabezpieczenia wydatków na y, energię elektryczną i ogrzewanie, zwłaszcza w jednostkach oświatowych, które sygnalizowały tutaj duże braki w tym zakresie. Dodatkowo, co zainteresuje chyba najbardziej naszych mieszkańców, zostały tutaj uwzględnione te zmiany dotyczące wypłaty dodatku węglowego, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od przyszłego tygodnia. Na ten cel wpłynęła pierwsza transza środków od wody w kwocie 2 miliony 760 tysięcy złotych i te wnioski i te zmiany wpłynęły na konieczność dokonania stosownych zmian w tym też autopoprawki do uchwały. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Czy ktoś z Państwa ma pytania jeszcze co do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie uchwalenia regulaminu, przepraszam, w sprawie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 Z o, jest. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła e, uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary na e, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kowary. Tak. E, w związku z tym przechodzimy do do podpunktu j, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na ten rok. Pani Skarbnik, dwa słowa? To jest, rozumiem konsekwencja poprzedniej uchwały, tak? To samo, okej. Okay. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Dobrze, w związku z tym toczy Państwu treść uchwały. w Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym do 6 wraz z załącznikami. W paragrafie 7 wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie 8 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2022 rok. W związku z tym przechodzimy do projektu, do podpunktu K punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu nolośnowskiemu oraz przyjęcia do realizacji zadania pod nazwą Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w gminie miejskiej Kowary, budowa ciągu pieszo-rowerowego do, do Krzaczyny. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos albo zadać pytanie? Proszę bardzo. Proszę ja. Proszę. To jest, to, to jest taka koncepcja przystanku na Przeczynie. To jest bardzo ważny temat, ten przystanek nie funkcjonuje. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali kwestię dotyczącą, dotyczącą tego problemu. W ramach tego projektu między innymi ta kwestia zostanie rozstrzygnięta. Na początku września mieliśmy wizję pani w terenie właśnie w Przeczynie z DSDK. Została tam Pani Małgorzata podjęła, złożyła deklarację, że przygotuje taką koncepcję. Taką koncepcję mamy. Złożono, jeśli państwo przyjmiecie tą uchwałę. Będziemy mogli rozpocząć procedurę związaną z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy na przygotowanie tej ścieżki rowerowej przy ciągu pierwszego z Kowar do przestrzeń. Do Dziękuję bardzo. W związku z powyższym.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 uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu dolnośląskiemu oraz przyjęcie do realizacji zadania pod nazwą bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta w Gminie Miejskiej Kowary, budowa ciągu pierwszorowerowego do Krzaczyny. W związku z tym przechodzimy do podpunktu L y, punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 łamane przez 130 łamane przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego y, 2020 roku w stroju wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy miejskiej Kowary. Czy tutaj możemy poprosić o dwa słowa uzupełnienia? Czego dotyczą zmiany w tej deklaracji? A To jest autopoprawka czy też tak. Tak, deklaracje o o które by przez błędy pisarskie. Kiedy będziemy mieli stawki? Kiedy będziemy stawki wprowadzać? To ta... może hmm. porozmawiamy później na całej tej procedury. Na obecną chwilę nie mam żadnego terminu na stawki, ja nie odpowiedziałam na to zapytanie, które było wysłane po konsultacjach z Panią. Hmm. Nie wiem, czy to był powód urlopów. Dostaliśmy tylko opinię. Dostaliśmy tylko opinię z Stanów i opinię z, od Pana, ale możemy to prowadzić nie razem. Tak, ja możemy to prowadzić, to prowadzić nie razem, deklarację okay. tak. Tak, można również zmienić, dołożyć o te wszystkie pozycje, z którą Pani ustalamy. Yy, to są również niemiary tak. dostosowywane teraz do tego regulaminu. Tak, dziękuję tak. Bardzo. Proszę bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym. Przytoczę Państwu e, treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20 łamane przez 130 przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kowary oraz warunków i trybów składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafie pierwszym wraz z załącznikami. E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 przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę numer 20 przez 130 przez 20 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 lutego 2020 roku. W związku z tym przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, czyli do spraw różnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo Panie Burmistrzu. Chciałem Państwa poinformować, że miasto Kowary poprzez ZS Nie posiadają, nie, nie posiadają kompostowników, nie zalegają z płatnościami za odpady e, w stosunku do gminy. Można taki pojemnik na dwie odpady od gminy, czyli w zespół, e, otrzymać e, bezpłatnie i można wykorzystywać właśnie na, na te potrzeby. Ulotki z informacją o tym są tutaj dostępne u pani e, Katarzyny. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby e, taką informację swoich e, mieszkańców e, to bardzo prosimy o przekazanie informacji. Właśnie. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Pani Aniu, proszę bardzo. Ja chciałam zapytać Pana Burmistrza o spotkanie, które odbyło się we wtorek 27 w sprawie oszczędności, jakie mają być poczynione w gminie w okresie jesienno zimowym. I nie, niestety nie mogłam być obecna na tym spotkaniu. Chciałabym mm, informację na temat ustaleń. Część z Państwa radnych uczestniczyła w tym spotkaniu. Mamy taką sytuację, jest na wyraz trudna, ponieważ kilka, w związku z przeprowadzonym przetargiem na dostarczanie energii elektrycznej i gazu na potrzeby Urzędu Miejskiego i podległych nam jednostek te ceny są pięciokrotnie lub siedmiokrotnie większe od obecnie obowiązujących stałych. Jest to dla nas prawdziwe wyzwanie. Decyzją pani burmistrz, dyrektorzy i kierownicy jednostek zostali zobligowani do przygotowania planu oszczędnościowego i ten, te wszystkie jednostki do, dostarczyły zakres i spis działań, które będą podejmowały, aby zaoszczędzić na wielkości zużytej energii elektrycznej i gazu ziemnego. W sezonie grzewczym 2022-2023 jest ten materiał przez nas obecnie analizowany, wszyscy kierownicy jednostek zostali zobowiązani, żeby spisać liczniki, wszystkie liczniki na terenie swoich jednostek na stan pierwszego października i będziemy to porównywać do stanu i z poziomu zużycia z roku ubiegłego. ubiegłego. Czyli wdrażamy procedury takiej kontroli i mm, e, pilnowania. Z takich prostych rzeczy będą wymieniane wszystkie oświetlenia na e, LEDowe, czyli nawet jak są świetlówki, tutaj Pan Dyrektor opracował metodę wymiany świetlówek e, takich e, normalnych na te LEDowe i to w tych pomieszczeniach się dzieje, e, będą obniżane temperatury wody w, w, w, zużywanej do celów w, higienicznych. Będziemy, dostosowaliśmy również pracę urzędu do jakby, oświetlenia dziennego, żeby w mies miesiącach jesiennych i zimowych tego oświetlenia nie zużywać y, więcej. Obniżyliśmy również temperaturę e, na piecu w taki sposób, żeby e, zaoszczędzić również e, zużywaną, e, zużywaną zużywane ilości gazu. E, pan Dyrektor e, Zespół przygotował całą koncepcję związaną z oświetleniem miasta. I tutaj mogę Państwa zapewnić, nie będziemy chcieli dopuścić do sytuacji takiej, żeby wyłączać oświetlenie miejskie. Natomiast będziemy redukować kwestię związaną z wielkością zużytej energii. Będzie to realizowane w różny e, sposób. Tu jest przedstawiona szczegółowa, e, szczegółowe pomysły Pana Pana Dyrektora, między innymi będą wymieniane liczniki, znaczy sterowniki czasowe, zmierzchowe na sterowniki czasowe. Będziemy teraz rozważać kwestię natężenia tego światła i takie rozwiązania będziemy wprowadzać na terenie miasta. Dodatkowo poprosiliśmy też Państwa o to, że jeżeli jest, żeby przejrzeć się swoim okręgom, zobaczyć, czy można u Państwa na przykład coktunąć latarnię? Bo na przykład Aleja Wolności jest oświetlona. Już teraz mieszkańcy pytają, czy, czy jest potrzeba oświetlania do wszystkich, więc, czy te wszystkie punkty się świecą jeszcze w tym momencie. Tak, one się świecą i prosimy do poniedziałku, potem była prośba do Państwa też na sesji, taka informacja, że jeżeli macie jakieś sugestie, zobaczymy, już mamy taką rzecz, mamy około 1400 lat, One wszystkie zostały wymienione na lamp i te koszty nam w, ostatni, w ostatnim roku i latach spadły po wymianie tej tej, tego oświetlenia. Natomiast naszą bolączką jest stara instalacja elektryczna i te wszystkie problemy związane z oświetleniem, one wynikają z tej starej instalacji. Mamy nowe, można powiedzieć, lampy i wszystko co jest w słupach, w ziemi w 80% to jest coś co ma 20, 30, czy nawet więcej lat. No i stąd czasami zdarzają się awarie, ale e, będziemy chcieli w październiku, przez październik zaobserwować te wszystkie zmiany, wprowadzać je stopniowo do e, rozwiązań, testować je na poszczególnych obwodach, bo czasami jest tak, że niektóre ulice są, na przykład dwie, trzy ulice pod jednym obwodem albo na przykład jedna ulica jest zasilana z dwóch obwodów, e, więc będziemy różne sposoby tutaj testować. E, te najlepsze sposoby, które wtedy zobaczymy, zafunkcjonują, będziemy wdrażali na kolejnych, na kolejnych obszarach miasta. Także patrzymy na to całościowo Dodatkowo do co powiedziałem na samym początku. Do końca roku powinna funkcjonować fotowoltaika na naszych obiektach, czyli też zredukujemy trochę zużycie. No i w przyszłości chcemy ocieplić MOPS i nasz tutaj budynek A. W ten sposób również zredukować koszty związane z utrzymaniem tego Budynków. Mamy dokumentację na docieplenie MSR-u. Czekamy teraz na te wszystkie dokumenty związane z pozwoleniem na budowę i będziemy szukać pieniędzy, żeby również MSR był przygotowany i ocieplony. Dziękujemy. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o wyłączanie lamp na jakimś obszarze, to takie moje skromne zdanie, że jeżeli lampy już gdzieś powstały, oświetlenie gdzieś jest, no to powinno być. Ale całkowicie wyłączyć nie powinniśmy. Oczywiście wchodzi w grę wyłączenie co drugiej lampy w godzinach nocnych, tak? czyli między godziną powiedzmy 23 a 4.30. Właśnie takie rozwiązania chcemy stosować, czyli tak jak powiedziałem na początku, staramy się sytuację, żeby nie doprowadzać do tego, że miasto po prostu zgaśnie i będzie e, po prostu spowite w ciemnościach, będziemy starali się za, e, z, zredukować tak, jakby jeżeli będzie taka, taka konieczność, i będziemy to tak redukować, e, to oświetlenie, żeby jednak e, mieszkańcy czuli się bezpiecznie i miasto było oświetlone. No tak, tak, tylko. Bo jeżeli mamy na przykład w centrum na jednej latarni 4 lampy, jeżeli się uda nam doprowadzić do sytuacji, że będzie się świeciła jedna lampa. Bo niektóre miejsca, dzięki temu, że tych lumenów, które, są, które uzyskujemy dzięki oświetlaniu LED-owym jest tak sporo, że niektóre miejsca naprawdę są oświetlone, czasami aż za dużo, bo trzeba zasłony odpowiednio zaciemnione, montować wokół, żeby móc normalnie, na mhm. przykład przy takiej lampie gdzieś w pobliżu spać. Także... Tak, tylko że było pytanie o, o miejsca włączeniu, tak? No to my takich miejsc nie podamy, bo przecież ja nie podam, no bo ja nie będę decydował o wyłączeniu światła na ulicy czy tam na parkingu, tak co druga lampa, lampa oczywiście, ale najbardziej wszędzie, ale na razie nie, nie, nie na razie no, w nie żadnym miejscu. Nie przewidujemy, żeby wyłączać e, jakieś obszary miasta z oświetleniem. Ale to o to chodzi, żeby zredukować ilość punktów, ale nie wyłączyć oświetlenia w mieście. I tą drogą będziemy dążyć. Ale na każdej ulicy jest to niewyobrażalne, bo to będzie, zaciemnimy miasto. No, to nie chodzi o to, żeby, nie, ma, nie mamy zagrożenia, zagrożenia ja bombowego, więc nie, nie, nie chodzi o to, żeby wyłączyć prostu, wszystko. Jest jedna lampa, są cztery krocze tak zwane okay. i oczywiście musi być się jeden, ale tam, gdzie są pojedyncze lampy i one mają być odcinki, na przykład tak jak w jest stoiliśmy Przeczymy, proszę Państwa, dlatego mówię, że będziemy analizować, a ja też proszę, żebyście Państwo przyjrzeli się swoim okrengom, bo chcemy do tego podejść w taki sposób, że może się, mogą się świetlić na przykład wszystkie lampy, tylko wykorzystując połowę tej energii, która jest potrzebna do oświetlenia, która no, przy normalnym świeceniu. Także różne rozwiązania chcemy tutaj zastosować. I tak naprawdę zostaliśmy zaskoczeni w momencie, kiedy rozstrzygaliśmy ten przetarg i okazuje się, że sąsiednie gminy, nie tylko sąsiednie gminy, ale w całej w Polsce wszystkie gminy są dotknięte tym problemem kosztów związanych z mediami, które są dostarczane na potrzeby gminy. Czekamy na roz... Podobno rząd ma jakieś rozwiązanie również dedykowane do gmin. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało w praktyce. Ja mam takie pytanie, panie burmistrzu, albo może pani skarbnik. Jakie gmina ma umowy z dostawcą energii? Czy to z Tauronem rozumiem? Tak? Czy, czy z kim mamy? Pisano umowę i, I czy to są umowy z e, gwarancją dostawy, ale po cenach po, z taryfy czy tam z cennika, czy, czy mamy jakąś, nie wiem, czy stałą cenę energii na jakiś okres? Dzień dzisiejszy gmina ma zawartą umowę w ramach przetargu, który był realizowany w ramach Gostynińskiej Grupy Zakupowej w zakresie dostawy energii jak i gazu. Są to dwie odrębne umowy. Jeśli chodzi o dostawę energii realizowana jest ona przez firmę NEA i mamy tam stałą cenę zagwarantowaną właśnie w wyniku tego przetargu. Niestety umowa obowiązuje do 31 grudnia bieżącego roku. Obecnie było przeprowadzone kolejne postępowanie zakupowe. W ramach tego postępowania zakupowego został wyłoniony nowy wykonawca. Umowy jednak nie zostały jeszcze podpisane i tutaj zaproponowane ceny również chyba zostały przez firmę Enea, która jako jedyna przystąpiła do, do, do przetargu na dostawę energii elektrycznej. Obok cen za energię elektryczną i fizyczne zużycie prądu. Gmina też płaci tak zwaną opłatę dystrybucyjną i to płacimy bezpośrednio do firmy Tauron, który jest właścicielem sieci energetycznych. W zakresie dostawy gazu na dzień dzisiejszy jest to realizowane przez firmę Fortum, która również została wyłoniona w formie, w trybie przetargowym. Również umowy mamy zawarte do końca roku w ramach postępowania przetargowego realizowanego przez tą Gostynińską Grupę Zakupową został wyłoniony wykonawca i tutaj najlepszą ofertę złożyła firma PGNIGE. umowy jeszcze nie zostały podpisane. Czy to wystarczy ja mam tylko jeszcze pytanie, przez jaką grupę te przetargi są organizowane? To jest, to jest podmiot zrzeszający kilkadziesiąt różnego rodzaju podmiotów samorządowych, które w ramach tej grupy zakupowej wspólnie zakupują media, żeby uzyskać najniższą, na cenę. Gmin przystąpiły również do tej, do tej grupy zakupowej. Dobrze. Ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie co do, do... Potrzebowania na energię i wyłączenie energii energię to wszystko. Nie widzę. Ja mam jeszcze takie pytanie, dotyczące prac modernizacyjnych na naszej obwodnicy, prowadzonych w ostatnich dwóch tygodniach, bo powiem szczerze, że dla mnie jako mieszkańca Kowar i dla wielu moich znajomych mieszkańców Kowar te prace były totalnym zaskoczeniem i zmieniły organizację ruchu, można powiedzieć, w połowie miasta. I Pytanie jest takie, po pierwsze, jak, czy to było w dostateczny sposób rozpoczęcie prac komunikowane z władzami gminy, bo rozumiemy, że to jest droga powiatowa, no ale jednak przebiegająca przez naszą gminę i wyłączenie jednego pasa ruchu, no spowodowało duże perturbacje. Pomijam fakt, ile osób zapłaciło mandaty, wypisywane w sposób moim przekonaniu, powiem to otwarcie bezczelny, bo w cywilizowanych krajach stawia się w momencie zmiany organizacji ruchu policjanta na rogatce, który kieruje ruchem w taki sposób, żeby odbywało się to w sposób bezpieczny, bo każda zmiana ruchu drogowego może spowodować wypadek, natomiast tam z premedytacją funkcjonariusze stali, pisali mandaty, jak ktoś wjechał pod prąd, a stało się to po prostu z dnia na dzień. To, to pierwsze pytanie, a drugie pytanie, jak długo ten bałagan potrwa jeszcze, utrudniając nam życie? czy znaczy tam pojętka. otrzymali mandat za to, że wjechali e, pod prąd, a była inna organizacja ruchu, to jest podstawowe do tego, żeby wystąpić o e, z, e, kasowanie tego mandatu. Znaczy ja na własne oczy nie wiedziałem, znam z, z relacji y, po prostu, że, że mandaty były wypisywane y, w, ty, w dniu, mhm. proszę. To ja w, nagle, bo codziennie jeżdżę do pracy w tamtą stronę, nagle z dnia na dzień y, Pojawiły się, ale jeszcze droga jeszcze nie była roz, rozryta, nie? Tak. droga była cała. Z dnia na dzień pojawiły się po prostu z, z, zakazy wjazdu. No i przyznam się, że ja mandatu nie dostałem, ale też pojechałem pod ten prąd, nie? Więc, ale policja była w godzinach troszeczkę późniejszych. Także, także faktycznie bezczelnie było to pisanie mandatów ze względu na, na, na wykorzystanie sytuacji, bo teraz jak już jest droga rozryta to już tam raczej nikt nie jedzie w drugą stronę, nie jedzie pod prąd, ale wtedy, kiedy jeszcze było wszystko w porządku, to było bezczelnie czekanie tylko na... na, na, na... Proszę was. Jeżeli miałabym przejechać kombajnem pod wiaduktem w tej chwili w Krzeszynie, to w życiu bym nie przejechała przez najbliższe pół roku i nie wiem, którędy miałabym przejechać. Ruch powinien być prowadzony wahadłowo, tak jak jest zrobione na odcinku u góry, powinny być postawione światła. Nie Wyobrażam sobie odcinku w Kostrzycy, żebym ja z Kostrzycy musiała przejechać kombajnem ulicą Tokarską. Nie ma takiej możliwości, chyba przelotem. Więc jeżeli chodzi o ograniczenia dla maszyn rolniczych i dla dużych sprzętów, nie wiem, jakichś które wożą po 25 ton, albo gdzieś więcej, to po prostu nie ma możliwości przejazdu, bo, bo z kowar nie mogę do Jeleni Góry dojechać, tylko przez 3 a tam jest wiadok, który ogranicza możliwość wysokości i szerokości. I to jest ograniczenie na pół roku, czyli tak naprawdę nie mamy żadnego przejazdu. Ja bym tutaj prosiła o jakąś interwencję z naszej strony, żeby zostały wprowadzone, nie wiem, światła na dwóch odcinkach od Kostrzycy, bo uważam, że przejazd powinien jakikolwiek być, ponieważ no, jeżeli chodzi o te duże maszyny, nie ma możliwości przejazdu. To tylko tyle z mojej strony. Dziękuję. Proszę taką potwierdzoną informację, że docelowo droga 367 zostanie zamknięta całkowicie na wysokości Kostrzyca-Mysokowice, tam gdzie ten mostek jest cały czas zwężenie, bo w pewnym momencie oni tam też ten mostek będą chcieli zrobić i wtedy zamkną całkowicie 367 jak skończą łatać te pasy. Panie Radosławie czy to jest prawda, czy pan też ma takie informacje? No tak, ale dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, co nas spotka, tak, no bo to, że to jest gmina Mysłakowice, to jest sąsiednia gmina do nas i to jest główny trakt dojazdowy do, do naszego miasta, tak, bo drugi jest następny przez karpacz -Sięgny, który, No Ale tam jest, tam, tam jest wiaduk, także. chcielibyśmy zwrócić tylko uwagę, że opiniując, opiniując pozytywnie, pozytywnie te, te zalecenia czy, czy projekt zmian organizacji ruchu przez, proponowany przez Główną Dyrekcję Dróg, czy Zarząd, no to chyba się trochę pośpieszyliśmy albo czegoś nie dopatrzyliśmy, no bo naprawdę życie jest w tej chwili kierowcom mocno utrudnione, to jest jak gdyby jedno, a dwa, przyjeżdżają do nas turyści, którzy są trochę zdezorientowani, bo wjechać do Kowar mogłam, później wyjeżdżając się natykają po prostu na zakaz, się plączą. Nie mówię o tym, bo nie chciałbym tutaj być posądzony o o jakieś tam nadmierne dbanie o, o swój interes, ale problem jest też z dostawami surowców ciężarówkami, nie tylko do naszego zakładu, ale do, do innych. No, no też, no nie wiem, Karol, możesz Ty powiedzieć, no bo to jest jeszcze dla transportu ciężkiego jeszcze większe utrudnienie. No. Dobrze, weźmiemy to pod uwagę, sprawdzimy jeszcze raz tą organizację ruchu, zobaczymy, wystąpimy do DSDiK i zgłosimy te uwagi, które Państwo tutaj podnosicie na, na, na spotkaniu. Proszę ale jedna rzecz, bo to, to trzeba było rozszerzyć organizację aż po samą Kostrzycę, aż do Mysakowic, bo jeżeli w Kowarach zrobimy bohadłówkę na tym odcinku od, od zjazdu do Kowar do skrzyżowania na, na, na, z Wojkowem to i tak to nic nie da, bo w Koszycy dalej będzie zakaz. Trzeba by było dogadać się z, z wójtem Mysakowic, żeby zrobili bohadłówkę na tym odcinku remontowanej drogi. Tak, nie Wójt, tylko DSDK, bo oni są zarządcą drogi i oni decydują o tym. Tak, ale jeżeli zawnioskujemy, y, my jako kowary, to zrobią nam wahatłówkę, a Wysokowicach nie zrobią i dalej będzie problem. Ale droga przebiega przez Mówi... No tak, ale nie. Ja rozumiem, ja rozumiem po prostu, że DSDK zgłasza propozycje zmian organizacyjnych, a my je opiniujemy pozytywnie, albo nie. Czy, czy to jest i zaopiniowali pozytywnie, no teraz nie mamy czego oczekiwać. Problem polega na tym, że, że droga wojewódzka ciągnie się nie tylko przez kowary. My zaopiniowaliśmy na naszym odcinku naszej granicy administracyjnej, która się kończy tak naprawdę, wiecie państwo, tam gdzie jest ta, ta stacja transformatorowa duża. I my na tym i, i praktycznie to był ten odcinek który myśmy opiniowali. Natomiast cały przebieg tam gdzie są pojawiają się problemy i to co państwo zgłaszacie to jest gmina Mysłakowice i oni też opiniowali ten przebieg e, e, realizacji tej, prze tego przedsięwzięcia na swoim odcinku właśnie od stacji Trafo aż do, aż przez całą przez całą swoją gminę. Ja tylko dodam, że remont, remont w Kostrzyce rozpoczyna się zaraz tuż za nowym mostem. Jest ściągnięty asfalt aż do góry, może tam jakiś odcinek paru metrów nie jest ściągnięty, aż tutaj do wjazdu do Kowar. Więc ja nie wiem czy mieszkańcy ulicy Tokarskiej będą przeszczęśliwi z tego, iż wzmożony ruch się zrobił na ulicy Tokarskiej, bo teraz wszyscy samochodami z Kowar po prostu wyjeżdżają, tak lecą przez Tokarską. No tak, zgadza się, ale to jest Mysakowice wszystko razem <grymianie> powiązane, <grymianie> więc ja myślę, że chyba trzeba by było, żeby też mieszkańcy w gminie Mysakowice, dlaczego gmina Mysakowice dopuściła, u nas jest na terenie Kowar ruch wahadłowy, tak zwany, mamy światła, a w Mysakowicach jest wpuszczony tylko w jedną stronę, znaczy, jeżeli chodzi o Mysakowice, może też powinni to po prostu wprowadzić jakimiś odcinkami, że niech prowadzą dwa razy światła, ale niech ten ruch jakoś pomału się toczy. Ale jedno, jedno jest ważne, za pół roku będziemy mieli nową drogę i będziemy normalnie mogli dojechać do Jeleniej Góry i myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć ten, te nasze dywagacje. I miejmy nadzieję, że wykonawca nie zejdzie z budowy i ukończy realizację przedsięwzięcia w terminie. I zakończy realizację przedsięwzięcia rondem. rondem. Dobrze, czy w sprawach różnych ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do punktu dziewiątego porządku obrad. Zamykam pięćdziesiątą sesję Rady Miejskiej. W dniu dzisiejszym dziękuję bardzo za owocną współpracę. Życzę miłego popołudnia.